Budynek Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. I przed chwilą stąd wyjechały dwa, dwie, dwa samochody, prawdopodobnie w kierunku jakiegoś wypadku. Dwa samochody strażackie. Pisz, ulica orusztyńska. Filmował Darek Kraśnicki 10 lipca 2014 roku w czwartek